Hi guys, witam was na naszym kanale i dzisiaj do was było na styczeń wersji BTS więc tutaj wam pokazuję jak mniej więcej chcę żeby to wyglądało i w sumie chyba tak jak sobie zaplanowałam tak to wyglądało w sumie wygląda Więc oczywiście zaczynamy od wypełnienia playlisty Na poprzednim miesiącu ja sobie oczywiście zapisałam Wszystkie piosenki, które chcę zapisać do playlisty Więc teraz możecie się sobie zatrzymać i zobaczyć wszystkie piosenki przy namatu wymazywania, żeby później mi się to lepiej wymazywało dużo wymazywało, nieważne, przychodzę do napisu the best moment is yet to come y i oczywiście napis na dole "Bangtan boys, tak mi się wydaje jest to BTS, ale po koreańsku e więc może zastanawiacie się, dlaczego akurat BTS otóż to... nie wiem dlaczego akurat BTS po prostu tak stwierdziłam, jak zrobiłam tu pierwszą stronę y best to come, tego taka piosenka do best to come chyba coś takiego było, nie? i Tak, ta, ta. dobra, pomyliłam się trochę. No więc ogólnie stwierdziłam, że ten cały bolo będzie tak wyglądał. Kolejna strona January, napisałam napis January. January, January. Wiecie, wiecie o co chodzi, ok? Zrobiłam takie gwiazdki i ta strona w ogóle nie nawiązuje do BTS, ale to jest jedyna strona, która nie nawiązuje do BTS. Wydaje mi się, że ja wam powiedziałam, że ja robię gwiazdki, a to są w sumie żinki, a nie gwiazdki, właśnie. Robię je w kolorach fioletowym, różowym i niebieskim, więc w sumie trochę to się kojarzy z BDS, bo ten fioletowy to tak wiecie trochę, trochę z BDS. Zresztą się prezentuje cała strona. No i przechodzę do kolejnej strony, jaką jest kalendarz. U góry pisze January 2023, no bo jest to nowy rok, więc trzeba to podkreślić. I jeszcze napisałam the best moment is yet to come. boys oczywiście wiadomo, wiadomo, kochani. Jakieś priorytety muszą być w życiu. No i tutaj przechodzę do robienia kalendarza. Niestety ja nie wiem jak ja to zrobiłam, o Kitek przyszedł, kitak przyszedł, Kitek, Kitek. o, jest, dobra, więc już Kitek poszedł ja naprawdę nie wiem jak ja to wyliczyłam, ale się to wyliczyłam wszystko tutaj w ogóle, ten kalendarz to jest normalnie jakieś no co to ma być zrobiłam na 29 dni, i w ogóle wszystko krzywo, na 29 dni a no w ma 31, nie? no więc wow, wow, wow, brawo dla mnie aczkolwiek nie je się, nie je się, pamiętajmy, że mogło być gorzej No, i właśnie tak dodałam te 30 i 31. No, i później pokolorowałam na fioletowo i niebiesko, żeby trochę się kojarzyło z BTS. Oczywiście dopisuję Bungnut Boys, no i tak się prezentuje cała strona, Uf, właśnie wam pokazałam teraz No i teraz wydaje mi się, że strona, która jest najbardziej związana z BTS, no jakby tutaj mamy ten znak To nie jest BTS, chciałam, żeby to był BTS, ale później się skopnęłam, że to jest ARMY jednak, a nie BTS, więc no przepraszam to na pewno jest e, BTS, czy... znaczy to na pewno jest ARMY, bo teraz się tak nie wiem, nie wiem Przechodzę do robienia napisu Mood Tracker, a u góry napisałam sobie BTS ale po koreańsku. A właśnie, jeszcze na napisałam sobie coś po koreańsku. Oczywiście nie będę wam tego czyta, bo no nie umiem nic po koreańsku, tylko tam jakieś niektóre rzeczy z dram. Więc tak, napisałam w tłumaczeniu oczywiście. Brakuje mi tchu w kierunku tego dnia, bo wiecie, dzień, trochę um, bootracka, to tak dzień, wiecie, wiecie, wiecie o co chodzi, chyba wiecie no i oczywiście sobie wypisałam okej, okay, wydaje mi się, że to jest znak e, ARMY, ale nie jestem pewna, czy to jest ARMY, czy BTS bo teraz naprawdę, naprawdę zaraz mi tak to zastanawia, mam nadzieję, że to jest e, ARMY, tak jak mówiłam Przechodzimy do kolejnej strony jaką jest sleep tracker, u góry sobie napisałam promise that we we'll keep on coming back for more, co oznacza obiecać, że będziemy wracać po więcej, bo sleep no to wiecie koniec dnia, w sumie no początek też dnia, więc będziemy wracać po więcej i nie wiem czy wiecie o co chodzi, ja też trochę, trochę mi się to nie kojarzy, no nieważne, jakby tak po prostu miało być, napisałam sobie dni i godziny, no i przechodzimy do kolejnej strony jaką jest social media. Napisałam sobie oczywiście social media, no i po prostu napisałam Mama, jest jecyką, no bo social media jedzucą, wiecie, wiecie, wiecie o co chodzi, tak, wiecie o co chodzi, napisałam sobie Instagram, YouTube, prez, e, Instagram post, movie, editing, no i oczywiście pomysły na filmy. Tym razem nie wypisywałam, nie bo stwierdziłam, że nie chce mi się po prostu, nie chce mi się, jakby taka jest prawda, e, no i po prostu sobie tak zaznaczyłam. Nadal jeszcze sobie napisałam True Hope and Going Forward, co oznacza marzyć i mieć nadzieję i iść do przodu. A jeszcze, jeżeli chodzi o znaczenie tego u góry, napisu, My Mouth is yet to come", to jest moja chwila, jeszcze nie nadeszła, ale nadajcie, wiecie jak jest. I co? Przechodzę do kolejnej strony, jaką jest Habit. U góry napisałam sobie też oczywiście po karańsku, więc już mam, muszę znaleźć tego tłumaczenia, bo sobie wszystko zapisałam i nie mogę tego znaleźć. Brawo, brawo, brawo dla mnie. Dobrze więc zagrywam to znowu, bo pomyliłam się, nieważne Więc ten napis po koreańsku, który jest u góry, oznacza po prostu biegnik Ten koreański napis, który jest na dole, oznacza u mnie dużo zmian I ten, który jest po angielsku, a new chapter, nowy rozdział No i teraz jak widzicie, przychodzę tutaj do napisu habit Tutaj jakieś juna, German, English, Spanish, dance, study, read, skincare no i tutaj w ogóle totalnie nie wiem co mi, coś mi nie wyszło ewidentnie coś mi nie wyszło, później sobie tak wszystko totalnie, totalnie wyrósłam, żeby mi na pewno wszystko wyszło i no w sumie jak teraz na, na tą stronę patrzę, nie jest aż tak się, aż tak to się nie rzuca w oczy ale trochę się rzuca, no trochę Jako iż, niestety coś mi nie wyszło tutaj, ewidentnie widzę, strony na dopisałam sobie moment is yet to come na dole różowym kolorkiem. Kto pytał? nit? A właśnie, właśnie, właśnie, właśnie, że dopisuję sobie właśnie ten habit. No i przechodzimy do kolejnej strony. Nie wiem, nie nagrało mi się trochę, więc tutaj Wam dopiero później pokazuję. Robię sobie taką jakby rolkę, taśmę, filmów, nie wiem czy wiecie o co chodzi. I sobie napisałam w środku jakby you and I best moment is yet to come" co oznacza ty i ja najlepszy moment, dopiero nadajcie no robię napis Netflix i przechodzę do robienia cytatu Was is honestly the best, Because I to the next co oznacza, naprawdę był najlepszy, bo chcę zobaczyć następny no w sumie wiecie, następny film czy naprawdę był najlepszy, chcę zobaczyć następny trochę serial wiecie o co chodzi, dobrze, kolejna strona playlist i ta strona w sumie też nie jest za bardzo związana z BTS, bo tutaj jest dużo po koreańsku napisane, a jej ja koreański, no come on, come on. E, dobrze, więc napisałam sobie playlist i na dole, na, na dole mamy napisane e, playlista BTS czy to na pewno jest playlista BTS? chyba taka, aczkolwiek tego teraz nie mogę znaleźć Oczekajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie znalazłam, tak, jest to playlista BTS Mam wrażenie, że jakoś mega chaotycznie się mówi, więc postaram się tak trochę spokojniej mówić. No i zrobiłam e, ten napis Stability. E, jest I kolejny napis, już wam mówię, co on oznacza. Po dłuższej chwili w końcu znalazłam. Napisałam tutaj, podoba mi się ta piosenka. Wiecie, jest piosenka to się łączy. Piszę, We will sing it to the mom. Będziemy śpiewać do rana. I przez dopisania mam isiec, tylko chwila jeszcze nie nadeszła. I tak się prezentuje cały bullet journal na styczeń wersji PTS. Trochę autycznie tutaj mówiłam, zdaję sobie z tego sprawę No ale trudno, trudno mam nadzieję, że taki bullet, wam się podoba Oczywiście nie zapomnijcie napisać jaka strona jest według was najlepsza Wpadnijcie na moje social media, o akurat social media strona Miałam delikatny fej, bo lampa mi spadła, ale szybko to naprawiłam. Dobrze, więc to było wszystko. Love you guys and bye bye.